Witajcie na wzgórzu mistrzów, przyjaciele! Wasza drużyna ma całkiem sporo żyć! Jeśli stracicie wszystkie życia, zostaniecie wyeliminowani. Ostatnia drużyna przy życiu zwycięży! Jeszcze sprzęt ze stacji zaopatrzeniowych. Rozwalacie wrogów, wpada kasa! Możecie też wiecie, podnosić ją z ziemi! Idźcie na wzgórzu mistrzów! Wykończcie pozostałe drużyny, by wygrać! Zobaczcie, Macie dziesięć Uwaga! Macie mniej niż dziesięć 10 sekund. Wrzucam domodem. Tak jest, zabierzcie im życia. Dzień dzisiaj! Dzień dzisiaj! Dzień dzisiaj! Dzień dzisiaj! Dzień dzisiaj! Dzień dzisiaj! Dziesięć sekund! Ja, przygwoździli mnie! Nie ma pancerza! Wróg odebrał wam życia! Uzupełnijcie zapasy! Jeszcze 10 sekund, trzymać się! Dostały nam trzy życia! Kurwa ta! W Gdzie się nie wybieram? Drużyna bakerska, macie 10 sekund! Czy nas! Ah. Masz ostatnie życie, nie zmarnuj go! Take a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 10 sekund do rozpoczęcia! Witajcie na Wzgórzu Mistrzów! Wykończcie pozostałe drużyny, by wygrać! Oh yeah. I'm Zobaczcie 10 sekund! Tak jest! Zabierzcie im życia! jeszcze nie koniec. Wolało, prawda? dziesięć Macie mniej niż dziesięć żyć. Dziesięć szekko lepszego sortu. Słynne zabójstwo. Hmm. Tak jest. Zabierzcie im życia. Zaopatrzcie się w Rzucam grana ogłuszający! Znaczy, 10 sekund! Drużyna Easy zmieciona! Macie jeszcze pięć żyć! Macie dziesięć sekund! Tak jest! Zabierzcie im życia! Não I got go, on us. Wszystkie tylko cztery życia Uch, a, a, a, a, a, a. A, a. zostały wam trzy życia. Leci granat ogłuszający... Uzupełnijcie zapasy! Tylko 10 sekund! ¡Suscríbete